Olimpiada, która przed chwileczką się rozpoczęła jest najstarszą olimpiadą techniczną w kraju poświęconą budownictwu. Ma już wieloletnią tradycję, obecnie realizujemy 35. edycję i tym razem finał tej olimpiady odbywa się w murach Politechniki Opolskiej. Na pewno trzeba mieć szerszą wiedzę niż standardowa, którą zdobywają uczniowie w technikum. Szkoły, które biorą udział w olimpiadzie są z całego kraju, z najdalszych zakątków.